W tym wideo chciałbym Ci przedstawić bardzo dobrą a w zasadzie rewolucyjną wiadomość, jeżeli jesteś osobą jednooczną, z jakiegoś tam powodu, masz zeza, czy to oko utraciłeś oraz chcesz być kierowcą zawodowym. I otóż yy, na jakiejś stronie rządowej pojawił się projekt zmian treści rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 17 lipca 2014 w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców. I wynika on z potrzeby wdrożenia postanowień zawartych w dyrektywie Komisji Unii Europejskiej 2016 łamane przez 1106 z dnia 7 lipca 2016 w sprawie praw jazdy. I jeżeli tam chcesz sobie pogrzebać w internecie, jest to dziennik urzędowy Unii Europejskiej L183 z 8 lipca 2016 gdzieś tam sobie to znajdziesz i w praktyce to oznacza, że jak ubiegasz się uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii zawodowych, jakimiś ciężarówkami czy autobusami, to będziesz mógł w przyszłości otrzymać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami i chodzi tutaj o przypadek stwierdzenia u Ciebie, powiedzmy, znacznej lub nagłej możliwości utraty widzenia na jedno oko. Oczywiście są jakieś warunki, jeżeli to się stało nagle, to od znacznej utraty możliwości widzenia na to jedno oko upłynęło co najmniej 6 miesięcy. Oczywiście musisz przedstawić opinię lekarza okulisty potwierdzającego adaptację tego drugiego oka. Oczywiście, jeżeli miałeś to w dzieciństwie, prawda, to już sprawa jest prosta, jeżeli to był ZES, to też tamto drugie oko się ładnie zaadaptowało. Jedynym tutaj warunkiem jest takim, że jak masz diplopie, czyli widzenie takie podwójne, to niestety nie będziesz mógł kierować pojazdami zawodowo. I wiadomość jest również dla Ciebie super, kiedy już kiedyś utraciłeś prawo jazdy zawodowe na badaniach WOMP, z tego powodu, że jesteś osobą jednooczną, znam takie osoby, zrobił tam prawko jakoś jakimś cudem, potem na to oko przestał widzieć, trafił do wąpu i nagle zaczęły się schody. Oczywiście, jak te przepisy wejdą już w życie, bo na dzień, bodajże 25 lutego 2000 18, jak kręcę to wideo, to one są w fazie projektu. Zgłoś się do swojego womp do swojego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy. Zgłoś się oczywiście na badania lekarskie. Tam w WOMP-ie na pewno najnowsze przepisy będą znali i problemów ci nie zrobią. No, cieszę się, że rzeczy się pewne normalizują, idą w kierunku rozwiązań unijnych. Tam już Sprawa widzenia obłocznego była dawno rozwiązana, w zasadzie sprawa braku tego widzenia dla kierowców była y, dawno rozwiązana. Y, stopniowo te nasze przepisy, też jakoś y, z wymagań dla kosmonautów, czy co najmniej y, dla jakichś tam astronautów, y, schodzą na Ziemię, jeździć nie ma komu, prawda, no i czepianie się tego, że widzi na to jedno oko, czy nie widzi, to już było naprawdę lekką przesadą. Także na tym kończę. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. Powtarzam jeszcze raz. Już niedługo, a być może jak już oglądasz to wideo nawet teraz, nie trzeba lub nie będzie trzeba mieć widzenia obuocznego, stereoskopowego czy przestrzennego do prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii C, D, i kategorii jakichś tam związanych z przyczepami. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia Lekarz specjalista medycyny transportu. Jak jesteś kierowcą jednoocznym, czy kandydatem na takiego kierowcę Napisz w opisie do tego wideo Jak to tam w tej chwili przebiega, jak te badania przebiegają Czy lekarze są zaznajomieni z tym projektem, czy jak już projekt krzykł życie, to przestrzegają tego projektu i do zobaczenia w moim kolejnym wideo. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik z tej serii.